Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do Niego, pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów,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 Albo się ich odsunie i wyłączy poza margines społeczeństwa, albo okaże im się miłosierdzie i doprowadzi do nawrócenia. Pierwsza postawa jest łatwiejsza. Łatwo przecież przychodzi nam innych ekskomunikować, wyłączać ze społeczeństwa, odzierać ze czci i szacunku. Jeśli natomiast zrozumiemy, że wcale nie jesteśmy lepsi od nich, Wtedy łatwiej przychodzi nam przyjąć postawę odmienną. Jezus chce, abyśmy byli dla siebie miłosierni. Miłosierdzie wyświadczane bliźnim ceni Bóg bardziej niż nabożeństwo. Doprowadzenie grzesznika do pojednania z Bogiem jest najwyższym stopniem miłosierdzia. Jezus przyszedł na świat, aby okazać nam, grzesznikom, swoje wielkie miłosierdzie. Zechciejmy je dzisiaj przyjąć. Uznajmy w sobie grzesznika i ucieszmy się tym, że Bóg od nas nie stroni, ale staje w naszej obronie. Ucieszmy się tym, że zasiadamy z Nim do stołu, że nam głosi Ewangelię, aby skruszyć nasze serca i doprowadzić nas do nawrócenia i zbawienia. Jeśli uznaje siebie za sprawiedliwego, to staje na zewnątrz, i narzekam na Boga, że zadaje się z marnotrawnymi synami. Nie wejdę do środka, nie uderzę się w pierś i nie przyznam się do własnych grzechów. Wolę te grzechy wytykać innym, ale nigdy sobie. To największy błąd, jaki w życiu możemy popełnić. Odchodzimy od zdroju miłosierdzia w nicość zadowolenia z samych siebie ale szybko okazuje się, że wcale z nami nie jest tak dobrze, jak to sobie myślimy. Prośmy dzisiaj o ducha skruchy i poznania własnej grzeszności, abyśmy bardziej płakali nad własnymi grzechami, a nie nad grzechami innych.